dziedziniec z Uniwersytetu w Aberdeen Szkocja ufundowany gdzieś w 1590 roku King's College typowa szkocka budowla kamień i widoki naprawdę prześliczne Jeszcze jeden widok na King's College Aberdeen, Scotland figura lwa i chyba jednorożca przed wejściem do King's Royal College Aberdeen, Szkocja OK New King's Royal College, Aberdeen, Scotland Początek marca 2013 roku Old Aberdeen jakiś domek z numerem 29 niestety za bardzo nie wiem jaka to jest ulica ale wygląda to mniej więcej tak